Zapytanie mojego widza. Dzisiaj zatrzymała mnie policja, okazało się, że po 10 latach moje prawko straciło ważność. Nie wiem dlaczego, nie mam wady wzroku, ani innej choroby mniejsza, jednak z tym dostałem mandat 500 zł za brak ważnego dokumentu i teraz pytanie, czy muszę od nowa robić kurs, czy muszę od nowa zdawać egzamin czy wystarczy po prostu tylko prawko przedłużyć? I krótko odpowiadając na to pytanie, wystarczy, że pójdziesz do lekarza uprawnionego do badań kierowców, takiego jak ja, czy jakiegoś innego w Twojej okolicy, poddasz się badaniom lekarskim, a następnie z orzeczeniem lekarskim yy, idziesz do wydziału komunikacji, aby przedłużyć prawko. No, tam oczywiście jest jakiś dodatkowy koszt, coś koło 100 zł I nie martw się, nie musisz zdawać żadnych dodatkowych egzaminów, nie musisz iść na żadne kursy prawa jazdy, nawet jeżeli twoje prawko jest nieważne od paru lat. Także, jak masz takie terminowe prawko, spójrz już teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmu na datę ważności i zaplanuj sobie wizytę u lekarza uprawnionego do badań kierowców Nie okulisty lekarz uprawniony do badań kierowców. Zapamiętaj, 500 zł piechotą nie chodzi, nawet jak dostajesz w tej chwili 500+. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kierowców. Jeżeli to wideo Ci się spodobało i chcesz takie filmiki, zasubskrybuj mój kanał YouTube Natomiast jak się chcesz dowiedzieć o innych konsekwencjach, braku ważnego prawa jazdy, obejrzyj filmik po tej stronie.